Zara, wyprzedaże letnie 2018 co warto kupić? To oczywiście zależy od tego czy letnie wyprzedaże 2018 to dla Was okazja uzupełnienia garderoby o kilka podstawowych rzeczy czy bardziej hitów sezonu. Jeśli idziecie w klasykę a mianowicie rzeczy które sprawdzą się na lata i będą świetnie prezentować się na wiele okazji do różnych stylizacji radzimy zapoznać się z dostępnymi w zarze modelami sukienek. Wśród nich jest naprawdę sporo klasyków w tym modeli które idealnie sprawdzą się zarówno na co dzień jak i na wieczór. W aktualnej letniej kolekcji zaraz sporo jest denimowych oraz lnianych modeli. Te drugie to najlepsza opcja na upalny lato z jakim od jakiegoś czasu mamy do czynienia nawet w Polsce. Jeśli chodzi z kolei o printy to rządzą paski motywy roślinne i grochy. Ten ostatni motyw to niekwestionowany must have na lato 2018. Stąd znajdziecie je także na innych elementach garderoby, koszulach, kombinezonach i spódnicach. Zara potwierdza, że już kolejny rok jeśli chodzi o dodatki rządzą torby koszyki. I coś czujemy, że jeszcze przez kilka sezonów utrzymają status. Akurat w ramach letnich wyprzedaży 2018 w zarze można je złowić za naprawdę niewielkie pieniądze. W co jeszcze warto zainwestować, szczególnie gdy ceny znacznie pójdą w dół? Zobaczcie nasze wybory.